Dzisiaj chcę powiedzieć o trzech rzeczach. Chcę przedstawić niesamowicie ciekawą historię tego różańca. Nawet się nie spodziewacie. Druga rzecz, o czym tak naprawdę mówi dzisiejsza Ewangelia, o naprzykrzającej się dowie, która naprzykrza się niesprawiedliwemu sędziemu. I trzecie pytanie, wyobraźcie sobie, co to znaczyło, kiedy w czasach głębokiego komunizmu polski zawodnik zwycięża nad bokserem radzieckim. Rok 64, Tokio. Zapraszam. Otóż jest niesprawiedliwy sędzia, o którym Pan Jezus mówi coś, co chyba sędziego określa w sposób bardzo, bardzo negatywny, że Boga się nie boi, a z ludźmi się nie liczy. I to nie w tym dobrym sensie, że jest bezstronny. Do tego sędziego przychodzi natrętna wdowa, która swoją stałą, upartą modlitwą, męczy go, żeby pomógł jej w obronie przed jej przeciwnikiem. I ten sędzia mówi sam do siebie, chociaż Boga się nie boję, z ludźmi się nie liczę, to jednak mam dość tego naprzykrzania się wdowy, żeby mi się więcej nie naprzykrzała, tam jest dokładnie greckie słowo, nie podbijała mi oka, takie dosadne, przenośne określenie zużyte, damy o co prosi. Domyślamy się, że Jezusowi nie chodziło ani o sędziego, ani o wdowę, tylko o nas, Pana Boga i naszą modlitwę. Jednak w wielkim błędzie byłby ten, kto by myślał, że modlitwa to jest taka uparta prośba i Pan był w końcu ustępuje jak ten sędzia. Moi kochani, tej Ewangelii chodzi o kontrast, o przeciwieństwo. Bóg nie jest niesprawiedliwym sędzią ale jest dobrym, kochającym ojcem. Ty nie jesteś wdową, która musi prosić, błagać ojca, ale jesteś jego ukochanym dzieckiem. A modlitwa nie jest męczącym naprzykrzaniem się dla obu stron, ale jest pięknym, pełnym miłości, spotkaniem dziecka z ojcem. I taką modlitwą jest właśnie różaniec. Wiele mówi właśnie historia tego różańca, który pokazałem na początku. Pewnie kibice sportowi, zwłaszcza starsi, znają pana Mariana Kasprzyka. Jest to nasz bokser światowej sławy, mistrz olimpijski. Zwłaszcza zasłynął zwycięstwem, szczególnym zwycięstwem na olimpiadzie w Tokio w 1964 roku, gdzie pokonał zawodnika radzieckiego i to jeszcze ze złamanym palcem. To znaczy Marian Kasprzyk miał złamany palec. I to wyobrażamy sobie, co to oznaczało dla nas Polaków, kiedy Polak pokonuje zawodnika radzieckiego w tamtym czasie. To było nie tylko zwycięstwo sportowe, ale tryumf polityczny. To było zwycięstwo na oznaczeniu o wiele szerszym niż tylko tryumf sportowy. To sprawiło, że Marian Kasprzyk był ulubieńcem wszystkich fanów sportu i nie tylko. Gdziekolwiek się pojawił, miał taryfę ulgową. Jak się domyślamy, taki sukces potrafi zgubić człowieka i tak się stało w jego przypadku. Był gościem wielu imprez. Tam nazywano wtedy takie imprezy dancingami, pamiętamy. Mógł sobie pozwolić na wszystko, nikt mu nie podskoczył. Kiedy wywołał bójkę, zawsze zwyciężał. Przyjeżdżała milicja, widzi bohatera narodowego, zostawiali go w spokoju. Raz tylko się naciął, ponieważ nie wiedząc o tym, zaatakował milicjanta. Znalazł się w areszcie, ale natychmiast wyszedł. I te taryfy ulgowe i sława, sukcesy doprowadziły go nad przepaść. I w końcu znalazł się na dnie tej przepaści. I byłby, zakończył chyba może swoje życie nawet w takich warunkach, gdyby nie to, że w 1992 roku pan Marian ciężko zachorował. Pojawił się guz w przewodzie pokarmowym yy, wielkości mandarynki. Operacja w szpitalu, mało kto się nie nawraca i pan Marian korzysta ze spowiedzi. Okazało się, że ta spowiedź była dla niego zbawienna. I spowiedź, i pokuta, którą otrzymał. Za pokutę otrzymał coś co chyba najczęściej spowiednicy zadają swoim penitentom, miał odmówić dziesiątkę różańca. Nie wiedział, co to jest różaniec, nie wiedział, co to znaczy dziesiątka różańca. Wziął książkę o różańcu, zaczął czytać tak słowo po słowie, zdanie po zdaniu, dokładną instrukcję, bo nie wiedział, jak się zabrać za różaniec i pomylił się, ponieważ był przekonany, że dziesiątka różańca to jest odmówienie dziesięciu całych różańców. Więc odmówił dziesięć całych różańców, dziesięć razy różaniec, jest sportowcem i mówi trening czy nie mistrza. Wytrenował odmawianie różańca i doszło do tego, że rozstał z różańcem nie tylko dlatego, że weszło to w nawyk, ale że nagle pokochał modlitwę różańcową i ta modlitwa zmieniła swoje życie. Myślę, że gdyby ten spowiednik wiedział, co robi w życiu tego człowieka, zadając tę prostą pokutę, zadawałby ją pewnie drżącym głosem. Moi kochani, a ten różaniec, otóż otrzymałem go od pana Mariana Kasprzyka, kiedy miałem kazanie z okazji poświęcenia klubu sportowego w Bielsku Białej, parafialny klub sportowy, gość honorowy pan Marian Kasprzyk. Co się okazuje? Pan Marian do dziś odmawia codziennie wszystkie cztery części różańca, mało tego, apostołuje poprzez własnoręczne wykonywanie różańców. I to różańców w kolorze kół olimpijskich. To jest właśnie różaniec, który własnoręcznie zrobił. Te różańce są różne, zależy od tego, jakie ma materiały. Kiedy się ze mną żegnał, to łapa jak ręka niedźwiedzia. I ja zastanawiam, jak on tymi rękami robi tak misterne, piękne różańce. Te, tymi różańcami obdarza całą naszą polską reprezentację sportową, olimpijską, wszystkich zawodników, którzy występują na arenach międzynarodowych. Każdy otrzymuje od niego taki różaniec w kolorze kół olimpijskich. Setki, a może nawet więcej różańców własnoręcznie wykonał. Ciekawa historia tego różańca, ciekawa historia życia pana Mariana, który już ma bodajże 83 lata i nie tylko przechodzi do historii jako znany bokser, sportowiec, zwycięzca olimpijski, ale jako apostoł różańca świętego i człowiek autentycznej, głębokiej wiary. Modlitwa to nie jest naprzykrzanie się Panu Bogu, natrętnej wdowy i w końcu Pan w ogóle tej prośbie. Modlitwa to jest pełne miłości, serdeczne spotkanie z Bogiem, które potrafi zmienić życie człowieka. A więc nie tylko w październiku sięgnijmy po różaniec. To jest modlitwa stała. Pan Jezus powiedział dzisiejszą przypowieść o tym, natrętne, o tym niesprawiedliwym sędzi, sędzim się mówi chyba tak, sędzim i natrętnej wdowie, dla, dlatego żeby pokazać, że zawsze powinniśmy się modlić i w modlitwie nie ustawać. Myślę, że życie Pana Mariana Kasprzyka też do tego zachęca. Moi drodzy, do powiedzenia dzisiaj odpowiadają na bardzo ciekawe pytanie. W Biblii wśród psalmów są tak zwane psalmy złożeczące. Gdybyśmy mieli wymyśleć stek przekleństw, żeby komuś bardzo dopiec, to byśmy nie prześcignęli psalmistów. To są niesamowite określenia, boję się je czytać nawet nie raz. Jaki jest sens tych psalmów? Przepraszam, że ich nie, nie zacytuję tutaj, bo no, może dzieci nas słuchają. Jaki jest sens tego, że psalmista używa takiej określeń? Sens jest bardzo głęboki. Warto posłuchać księdza Mateusza i księdza Piotra. I bardzo ciekawa ikonka do tego zachęca teściowa z wałkiem. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Błogosławmy Panu.